Witam serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj czytanie dla singli. Zaproponowała jedna pani, która ogląda mój kanał, by zrobić czytanie dla singli. Kogo poznam, kto to będzie, gdzie go poznam i kiedy go poznam. Dobrze, więc spróbujemy zrobić takie czytanie. Bardzo proszę yy, przed tym, jak rozłożę tutaj karty, by Państwo abonowali mój kanał, czyli proszę o subskrypcję z dzwoneczkiem, by przychodziły do Państwa darmowe zawiadomienia o videos, czyli o różnych filmikach i bardzo proszę o lajki, komentarze, propozycje tematów, bardzo się cieszę, jeśli mam z Państwem kontakt i wiem, czy te wróżby rezonują, jakie Państwo mają problemy, z czym się borykają. Wtedy mogę tak dopasowywać tematy tych moich czytań. Także dziękuję, proszę o subskrypcję i zaczynamy. Chcę jednakże powiedzieć, że jest to trudne powiedzieć tutaj z kart dokładnie, kiedy poznam partnera lub gdzie go dokładnie poznam, prawda? lub yy, ym, po prostu, no nie wiem, jaki to dokładnie jest miesiąc, kiedy go poznam, tak na pewno karty nigdy nie przemówią, prawda, są to takie ogólne drogowskazy, ogólne tendencje, jest to też kolektywne pytanie, to nie jest wchodzenie w głąb tematu dla osób indywidualnie, prawda, ponieważ wtedy są indywidualne energie, bardzo ważne, kiedy się osobę widzi lub słyszy i indywidualnie po prostu odczuwa. Tutaj są kolektywne czytania, są takie ogólne tendencje, ogólne wskazówki, porady i ogólne takie drogowskazy dla singli w tym czytaniu, więc proszę wszystko zawsze bardzo dopasować do siebie, do swojej osobowości, swojego charaktery swoich potrzeb, prawda, co Państwo też szukają, jakiego mężczyznę, partnera Państwo szukają. Jedni szukają na stabilny związek, jedni szukają mężczyzny, który będzie dobrym ojcem dla Pani Pana dziecka, tak. Inni szukają tylko takich, mm, po prostu, no, jakichś luźnych relacji, tylko na weekend, jakieś nie wiem, może tylko na jakieś takie miłe, miłe chwile, prawda inni szukają przyjaźni plus jakichś tylko takich seksualnych doświadczeń czy wibracji więc bardzo są różne tutaj osobo, osobowości no nawet widzę po prostu z różnych tutaj kontaktów z, z osobami, które szukają porad że no są różne tutaj typy związków prawda? więc proszę sobie dopasować to do własnych tutaj potrzeb i możliwości Dobrze, zaczynamy. Mam tutaj dwie talie kart, to są Lenormand karty. Te y, talie są identyczne, tylko są różne wydania, ale y, będą identyczne tutaj rozkłady dla dwóch grup. Jedna grupa, proszę wybrać sobie talie kart. Y, pierwsza grupa to jest y, kamień różowy kwarc, tak, różowy kwarc a druga grupa to jest anetyst fioletowy. Więc proszę wybrać sobie grupę. Pierwsza grupa różowy kwarc, druga grupa anetyst i zaczynamy z grupą pierwszą. Numer jeden, numer dwa. Dobrze, więc zaczynam z grupą pierwszą, czytanie. Mamy już tutaj wylosowane karty. To będzie y, czytanie z sześciu kart Lenormand i z jednej karty Tarota, którą wylosuję również tutaj dla Państwa do tego czytania. Do tego przyjdzie jeszcze karta Tarota. Jedna na koniec... Dobrze, więc zobaczmy sobie, co mówi czytanie dla grupy pierwszej. Dla singli. Czy jest szansa na poznanie nowego partnera, partnerki? Kiedy, kto będzie, kto będzie moim nowym partnerem i gdzie go spotkam? OK? Czyli tutaj widzę, że panie czy panowie, ponieważ też panowie oglądają mój kanał, bardzo mi miło, bardzo dokładnie chcą po prostu tutaj popatrzeć, przeanalizować, czy ta osoba, którą Państwo poznają, będzie emocjonalnie stabilna. Na to należy zwrócić uwagę. Jest tutaj mężczyzna, czyli to już jest dobry znak, już jakiś mężczyzna się tutaj pojawia. Czyli w pierwszym czytaniu na pewno jest szansa, by poznać tutaj jakiegoś mężczyznę i proszę Państwa, należy jednak dokładnie wziąć tego mężczyznę pod lupę, dokładnie zobaczyć kto to jest, czy jest to osoba emocjonalnie zrównoważona i stabilna, prawda? Czyli proszę na to zwrócić uwagę być może jest to jakaś tutaj relacja, która się narodzi z tym mężczyzną z tą, z tą osobą z przeznaczenia być może będzie to jakaś relacja karmiczna co nie po prostu tutaj prognozuje łatwego związku, uwaga ponieważ takie związki karmiczne z przeznaczenia, które coś mają nas nauczyć są relacjami nieraz skomplikowanymi, więc uwaga, prawda, co ta relacja będzie miała nas nauczyć, kto to będzie, obserwujmy. Dlatego jest tutaj ta karta, że należy po prostu wziąć tego człowieka pod lupę, czyli obserwować, kto to jest, czy to jest osoba godna zaufania. I na pewno tutaj będzie też szansa na zbudowanie solidnego, stabilnego związku, o którym mówi tutaj to drzewo, bardzo stabilne, o, tutaj właśnie, o jakiejś relacji, która no, przyniesie dla Was tutaj wyzdrowienie tej sytuacji, ponieważ jesteście samotni i macie też dużo emocji, takich być może myśli, też lęków, że nie poznacie nikogo, że nie będziecie mieli stabilności, ale jest szansa, by ta sytuacja się tutaj uzdrowiła i byście kogoś naprawdę poznali, dobrze? Zobaczmy sobie teraz, y, jaki czas to może być. Więc, tak jak mówię, czas jest tutaj w, w kartach bardzo, bardzo taki ruchomy, niewiadomy, ale no, od 9 do 12 miesięcy, czyli karta tego drzewa pokazuje wolny rozwój y, sytuacji. Od 9 do 12 miesięcy powinno się to tutaj rozwinąć, by ta relacja była stabilna z tym mężczyzną, tak? bo tu mówimy o stabilnej relacji, to pokazuje ta karta. Także tutaj rozwój tego związku z osobą nowo poznaną jest możliwy i bardzo proszę, jest to taka relacja, będzie, która będzie być może no który, gdzie spotkacie się być może również na łonie natury, gdzieś na spacerze, w spokoju, gdzie sobie spacerujecie, chodzicie gdzieś po prostu się tutaj zrelaksować, tak? Ponieważ to jest, widzicie Państwo, piękna natura pokazana i yy, musicie się też wykazać sami stabilnością, taką po prostu no takim yy, bardzo zrównoważonym, spokojem, by po prostu też przyciągnąć do siebie takiego partnera, tak? który jest stabilny, zrównoważony, tutaj tak jak pokazuje to drzewo, bardzo solidny. Tak I właśnie na łonie natury jest szansa w parku, w lesie, gdzieś, na, gdzieś po prostu, gdzie no nie wiem, na łonie natury to też jest oczywiście nad morzem lub na plaży lub Gdzieś w górach, rozumiecie Państwo, natura jest bardzo tutaj szeroko pojętym prawda, znaczeniem, więc na pewno gdzieś jakieś spacery, wędrówki, wyjazdy na łono natury są tutaj wskazane dla Państwa. I teraz zapytajmy się, kto to będzie? to będzie dla grupy pierwszej? Ja wciągnęłam już kartę tutaj yy, właśnie Tarota i widzę tutaj yy, karta sprawiedliwości, karta sprawiedliwości. Zapytałam się Tarota, kto to będzie? I jeśli chodzi tutaj, karta sprawiedliwość bardzo się pokrywa tutaj z tą kartą, więc chodzi o to, proszę Państwa, jeśli pytają wszyscy single w grupie pierwszej o czas rozwinięcia się tego związku, y, pytamy o partnera, którego poznamy na jakiś związek, tak? Y, solidny tutaj wygląda w tym czytaniu dla grupy pierwszej, że chodzi Wam o stabilne relacje, tak? O jakąś tutaj... Y, relację, która przyniesie Wam bezpieczeństwo. Więc nie mówimy o jakichś znajomościach tutaj romansowych, które będą przed tym czasem, ponieważ wiadomo, że będziecie mogli, mogli mieć jeszcze więcej randek, spotykać się z, większy, z, z wieloma mężczyznami, z wieloma ewentualnymi kandydatami, aż pojawi się ten człowiek, o którym tutaj ja mówię, że to jest po prostu potencjalny partner na jakąś solidną tutaj relację, prawda? Nie mówimy o jakichś tam partnerach z internetu, którego spotykacie, przypuśćmy co weekend i trzeba przesiać to, to towarzystwo, więc trzeba wybrać najlepszą tutaj kandydaturę na związek. I tutaj właśnie pokazuje ten czas, że ja już mówiłam Państwu o czasie takiego wolnego rozwijania się spraw, na przełomie 9, 9 do 12 miesięcy. I ta karta tutaj, tego kandydata, o którym zaraz tutaj wytłumaczę Państwu, powiem, mówi też o partnerze, który przyjdzie w 11, tutaj proszę to wziąć sobie tylko tak pirazy oko, prawda? 11, w 11 godzin, 11 dni, 11 tygodni, 11 miesięcy. Więc jeśli tutaj zobaczymy te dwie karty, to 11 miesięcy jest taka realistyczna opcja, prawda? Bo tutaj ta karta też mówiła o powolnym rozwijaniu się spraw, o uleczeniu państw, pana, pan, Pani Pana wszystkich złych jakichś doświadczeń, balastów z przeszłości i po prostu rozwoju jakiejś zdrowej relacji, prawda? I to wydarzy się na pewno od 9 do 12 miesięcy co też może potwierdzać tutaj ta karta sprawiedliwości, prawda? Bo nie, nie wierzmy oczywiście kartom, że to przyjdzie w 11 godzin, to jest iluzja, prawda? Czyli spójrzmy tutaj, jak współgrają ze sobą te karty. Wiem, że panie mówią teraz o jej 9 do 11, 12 miesięcy, taki długi okres. No, być może tutaj jest taka sugestia, prawda, kart, że wtedy dopiero pojawi się jakaś tutaj... Yy, osoba, która jest naprawdę godna zaufania, więc o czym mówi tutaj ta karta sprawiedliwości jakie osoby kryją się pod tą kartą, czyli panie pytają kto, kto to będzie tak, kto to będzie ok, więc już Państwu tutaj tłumaczę osoba, którą symbolizuje karta ta sprawiedliwości jest osobą, która kieruje się rozumem a nie uczuciami czyli intelektem. Jest to osoba inteligentna, mądra, jest rozsądna, tolerancyjna, wewnętrznie poukładana. W miłości jest ta osoba stała i uczciwa. Rozwodów nie uznaje. Nie tyle z pobudek religijnych, ale dlatego, że jest gotowa ponosić konsekwencje swoich wyborów i czynów, i relacji małżeńskiej, czyli można powiedzieć, że jest to osoba taka, która jak zawiera y, związki małżeńskie, to zawiera te związki z rozsądkiem i są to związki na dobre i złe, ponieważ jest to osoba konserwatywna, która nie uznaje po prostu rozwodów lub rozwodów przez błahostki, powiedzmy sobie. Często bardziej zajmuje się ta osoba karierą niż jakimiś tam miłosnymi przygodami. Jest ta osoba zdystansowana i nieco zamknięta, powiedzmy sobie introwertyczna, tak? Introwertyk no Może też y, zachowywać się z wyrachowania, czyli myśleć o małżeństwie dla pomnożenia swoich dóbr lub dla rozwoju swojej kariery, by mieć, po prostu uzyskać jakiś y, życiowy awans, prawda? Jest to osoba, która też w ten sposób może myśleć. Więc uwaga, mówiłam tutaj o karcie, że trzeba się tej osobie przyglądnąć, z jakich pobudek, prawda? przyjdzie do państwa ten mężczyzna lub kobieta i jakie ma tutaj zamiary, czy ma zamiary stabilne, tak? Wspominałam to na początku, jeśli rozłożyłam karty Lenormand. Więc ta karta tutaj nam to potwierdza. Jest to mężczyzna, która mm, patrzy na związek praktycznie, nie emocjonalnie, praktycznie i sprawiedliwie, obiektywnie. Chce też się związać lub wejść w jakieś małżeństwo lub relacje ze względów praktycznych. Człowiek, którego symbolizuje ta karta, ma o sobie wysokie mniemanie, jest pewny siebie, um, być może czasem ma takie kompleksy, czuje się niedoceniony, yy, także jest ważne by go doceniać, chwalić, by doceniać jego po prostu tutaj no, działania w związku, w partnerstwie. Yy, jest osobą, która chce zrozumieć partnerkę, partnera, yy, który akceptuje wady partnera, jest obiektywny. Należy dbać z taką osobą o harmonijny rozkład sił i obowiązków. O harmonijny związek. Jest to osoba, która często ma ym, znak horoskopu waga. tak, Czyli waga... Horoskopowa horoskop, y, zodiakalna waga y, jest osobą, która ceni sobie harmonię i miłość. Harmonijny związek jest dla wszystkich wag bardzo ważny. I tutaj dla tej karty Sprawiedliwość, jeśli to nawet nie będzie ktoś spod znaku wagi, ale ma właśnie takie potrzeby harmonijnego związku i harmonijnego podziału zadań i sił w takiej relacji um, no jest to osoba, która jeśli się obrazi musi po prostu zawsze mieć jakieś argumenty by taki po prostu taką kłótnię lub spór w małżeństwie um, od razu jakby szybko um, Przejść, prawda? Czyli zawsze jakieś takie racjonalne, dobre, konkretne argumenty są dobre, by się szybko pogodzić. Można z taką osobą właśnie, jaką pokazuje ta karta, stworzyć pomyślny dobry związek lub też małżeństwo, jeśli macie wspólne jakieś tutaj zainteresowania intelektualne, macie jakieś takie pojednanie mentalne, Y, bazuje ten związek na przyjaźni, ufności, lojalności i oczywiście y, jeśli jest to związek sprawiedliwy, harmonijny, lojalny, y, po prostu, który polega na wierności, a nie tylko na jakichś tam miłosnych uniesieniach. Ta osoba staje ponad tylko jakieś takie miłosne przygody. Także pomyślcie, jeśli poznacie taką osobę, to na pewno jest to osoba, która ceni sobie bardziej stabilne związki niż jakieś takie miłosne afery. Teraz pytają panie, panowie, kto to może być, jaki zawód, prawda? Często są osoby, które charakteryzują tą kartę osobami, które pracują, czyli są związani zawodowo z prawem. Osoba na przykład sędzia, adwokat, radca prawny, być może jakiś um, rozjemca, księgowy, ktoś, kto zajmuje się paragrafami lub jakimś kodeksem tak prawnym. Jest to osoba zrównoważona, ktoś, kto opiera się na suchych faktach, tak? jakiś urzędnik, y który zajmuje się, przypuśćmy tutaj, y no jakimiś um, prawami, kodeksem prawa, regu, regulaminami, jeśli chodzi o, przypuszczmy, podatki, prawda, doradca podatkowy, jakiś, no, księgowy to już mówiliśmy, um, czyli ktoś, kto pracuje gdzieś w sądzie, być może jakiś kurator, tak, notariat, w jakiejś sali egzaminacyjnej, we wszelkich jakichś instytucjach, urzędach państwowych lub jakichś tej miastowych, tak? urzędy, urzędy miasta, czyli jakiś urzędnik, właśnie którzy, osoby, które pracują, są związani z regulacją prawa. Cechują te zawody właśnie uczciwość, rozsądek, umiar, mądrość, bezstronność, Sprawiedliwość, obiektywizm, rozwaga, dobre intencje, zrozumienie innych, moralność, etyka, porozumienie, racjonalny osąd oparty na faktach i dobrych argumentach, rzeczowych argumentach. Więc myślę, że dobrze tutaj bardzo dokładnie pokazałam Państwu w jakim kierunku tutaj są tendencje właśnie w jakim kierunku być może będzie tutaj ta znajomość, czyli co na to trzeba uważać, jak, jaka będzie ta osoba, jakie ma cechy charakteru, co jest dla niej ważne, więc proszę dokładnie jeszcze raz posłuchać sobie, powtórzyć być może to wideo, to jest grupa pierwsza, czyli jest szansa, by poznać taką tutaj solidną, ciekawą osobę i to pokazały tutaj te karty, Lenormanda też, prawda? Mówiłam tutaj o stabilności, stabilnych uczuciach. Niemniej jednak proszę dokładnie spojrzeć na tą osobę, tak? Czyli od 9 do 12 miesięcy jest taki czas, by zbudować jakąś poważną relację w grupie pierwszej. Popatrzmy się, kochani Państwo, na drugę drugą. Jest teraz czytanie dla grupy drugiej. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej. Dobrze, zobaczmy sobie, kochani Państwo, grupa druga. Karty Lenormand najpierw. I też będzie jedna karta Tarota. Do tego czytania, dla czytania, dla singli, jaka tutaj osoba przyjdzie dla grupy drugiej. Ok, już odsłaniamy karty, więc mają Państwo jakieś straszne tutaj obciążenia i blokady. O, tu wygląda już inaczej dla tej grupy. Muszą Państwo najpierw zobaczyć po prostu. Zacząć też od swoich blokad, od swoich tutaj różnych problemów, które należy najpierw wyjaśnić, dobrze? Ponieważ jeśli macie blokady, problemy, jesteście wyizolowani i macie jeszcze niewyjaśnione sprawy z różnych innych relacji i związków, jesteście zablokowani, by poznać tutaj osobę nową. Po prostu te złe, negatywne jakieś balasty z poprzedniego związku lub może lęk, strachy, izolacja blokują Was bardzo na poznanie nowego partnera. Tutaj widzę tak to w, dla grupy drugiej, takie mam tutaj od razu no, impulsy, także bardzo proszę najpierw wyczyścić, wyjaśnić swoje sprawy, ponieważ one Was tutaj niesamowicie blokują, proszę Państwa. Są Państwo tu w izolacji. Proszę przyglądnąć się tutaj jakimś niejasnościom, niewyklarowanym, y, y, niewyklarowanymi, niewyjaśnionymi sytuacjami z poprzednich związków, z poprzednimi partnerami, ponieważ to Państwa tutaj bardzo blokuje. Widzę tutaj i czuję, jak widzę te karty, rozłożyłam te karty, które wylosowałam, że są tutaj niesamowite jakieś lęki. Y jeśli nawet z, z, po prostu zdecydujecie się na szukanie nowego partnera, chcecie bardzo mieć tego partnera, proszę wyjaśnić wszystkie swoje tutaj sprawy, spojrzeć na te sprawy y, bardzo dokładnie, przeanalizować te sprawy, tak y, zobaczyć właśnie, co jest na rzeczy, co trzeba wyjaśnić, by to nie blokowało Państwa, ponieważ to przeszkadza Państwu w znalezieniu nowego partnera. Proszę wyjść też z izolacji, do ludzi. Dobrze? Yy, tak, yy, skończą się wtedy te blokady i na, no, na nowo odrodzicie się, jak feniks z popiołów, jeśli wyjaśnicie te wszystkie problemy, które były w przeszłości, coś, co się wydarzyło w przeszłości. Yy, proszę wyjść z tej depresji, yy, z izolacji, proszę wyjść do ludzi. Proszę szukać yy, tutaj w kontaktach społecznych, by te wszystkie Państwa lęki, które Państwo mają, tutaj się kłębią jakieś w ogóle na poziomie też mentalnym jakieś no straszna burza, straszna burza myśli w mózgu. Proszę wyjaśnić to wszystko. Nie blokować się, dobrze? Bo są Państwo bardzo zablokowani i wtedy będzie bardzo mozolna, trudna droga do znalezienia nowego partnera. Proszę wyjść do przyjaciół. Jeszcze zobaczyłam tutaj na dnie kart, że jest jakiś pokazany przyjaciel, czyli proszę wyjść tutaj do, y, y, so, y, do jakichś tutaj, po prostu, no nie wiem, przyjaciół, kolegów, znajomych, proszę się otworzyć. Gdzieś być może y, w jakimś środowisku tutaj przyjaciół, znajomych ktoś jest, kogo mogą Państwo poznać i dopuścić do siebie i komu można zaufać, bo jest może ktoś tutaj lojalny, wierny, kto jest pań, Pani Pana przyjacielem, przyjaciółką, yy, którego już znacie, kogoś, kogo już znacie, ktoś, kto jest warty Państwa tutaj zaufania. Proszę się rozejrzeć w kronie przyjaciół, dobrze? Proszę wyjść z izolacji, proszę wyjść z tych blokad, bo tu mi się pokazują ogromne jakieś mentalne blokady i strachy. Zobaczmy jeszcze, pa, rzeczywiście, jest, są Państwo nawet pod presją czasu. Państwo chcą poznać kogoś, mają presję po prostu niesamowitą, ale są zupełnie zablokowani na nowego partnera. Nie mogą wyjść ze swojej mentalnej pułapki, jakichś lęków. Być może mieli Państwo złe doświadczenia. Być może mają Państwo jakiś balast, który Państwo ze sobą noszą. Jakieś po prostu, nie wiem, z ex mężem z ex partnerem jakieś okropne tutaj doświadczenia, które was, przy, które was przygniatają wręcz. Nie jesteście w takim momencie otw otwarci na szukanie nowego partnera, nowej partnerki, ponieważ przyciągacie do siebie automatycznie takie same osoby, które są obciążone, po prostu mają lęk, niepewność i, i, i po prostu same jakieś takie blokady, tak, karta blokad, karta ciężkiego tutaj, no, y, ciężkich doświadczeń, też ciężkiej drogi, żeby wyjść tutaj z tej doświadczeń, ciężka droga, by znaleźć nowe, jakieś piękne, romantyczne relacje, ponieważ dużo obciążeń. I wtedy, je, jeśli nie wyczyścicie tego, nie wyrzucicie tego, przyciągacie automatycznie osoby o takich samych wibracjach. Więc proszę najpierw, pierwszy punkt, który tu bardzo dokładnie czuję, proszę wyczyścić te wszystkie tutaj lęki. Dobrze? By nie przyciągać takich samych partnerów. Proszę wyjść z izolacji. Proszę się odblokować. Proszę spojrzeć, co jest do wyjaśnienia. I proszę rozglądnąć się w grupie swoich przyjaciół, znajomych, być może w jakichś kontaktach tutaj, które Państwo mają. Ponieważ tutaj w najbliższych tych kontaktach jest ktoś, kto ewentualnie jest godny zaufania. Co powie karta Tarota? zwei Münzen, ok, czyli dwa talary, dwie monety. No, uwaga, mówiłam, do, dopiero wypowiedziałam te słowa, że jeśli jesteście pełni emocji i zwątpienia, przyciągacie do siebie takie same osoby. Więc która osoba jest tutaj do Państwa, która, która, która, która do Państwa zmierza, którą Państwo poznają, która tutaj gdzieś, yy, przypuśćmy, Przyjdzie, tak, w najbliższym czasie, jaki to czas, już powiem, dwa miesiące. W okresie dwóch miesięcy jest szansa, by poznać taką właśnie tutaj osobę, jaką pokazuje nam ta karta. Karta dwóch monet. Uwaga, jest to karta, która szuka tylko przygód, czyli jest to osoba, osobowość, która szuka tylko przygód. Nie może podjąć decyzji. Chce tylko być może jakichś takich lekkich y, wrażeń seksualnych. Balansuje bez sensu, nie może się zdecydować, nie może podjąć konkretnych decyzji. Ma trudność w podjęciu decyzji, by założyć jakiś odpowiedzialny związek. Jest to osoba, która nie może się zdecydować, którą osobę chce, którą osobę pragnie, ponieważ żongluje tutaj pomiędzy dwoma osobami, być może dwoma kobietami, nie może się zdecydować pomiędzy dwoma, ma zawsze wybór jakiś między dwoma. Więc mówiłam, że jeśli macie takie blokady, lęki, przyciągacie do siebie taką właśnie osobę o takich wibracjach. Właśnie ta osoba jest też osobą, która boi się podjąć, decyzji dla jednego stabilnego związku. Ona, ta osoba, woli tylko powierzchowne relacje, przypuśćmy seksualne, erotyczne, jakieś tutaj takie romansidła, błahostki, ale boi się zdecydować na poważniejszy związek, gdzie może tutaj ponosić jakieś, nie wiem, konsekwencje, prawda, swojego zachowania lub odpowiedzialność za ten związek, za tego partnera. Jest to osoba, która jest taka, że dopasowuje się zawsze do sytuacji, do partnera. Zawsze ma dwie możliwości. Tak? Czyli wybór właśnie. Jest osobą, która jest niezdecydowana, która bierze wszystko lekko. Prawda? To jest taka trochę karta podobna do karty głupca. Bierze wszystko tak lekko, powierzchownie. Jest otwarta ta osoba na wszelkie różne doświadczenia, na zdobywanie nowych doświadczeń, być może seksualnych, romansowych. Ta osoba nie chce po prostu tej Wam dać jakiegoś, um, jakiejś obietnicy na stabilny związek. Woli żonglować, po prostu pomiędzy dwoma partnerkami, dwoma tutaj relacjami. Nie chce się wiązać. Chce być wolna ta osoba. Chce mieć poczucie wolności. Ta osoba ceni sobie poczucie wolności. Ta osoba ma problemy z określeniem się dla stabilnych relacji, stabilnego partnerstwa. Woli bardzo luźne relacje. Przyjaźń plus byłaby odpowiednia dla tej osoby. Trochę seksu w weekend. To byłoby właśnie to, co ta osoba najbardziej poszukuje. Lecz nie liczcie, że będzie u Was w każdy weekend. Bo następny weekend może być właśnie już niezdecydowana ta osoba pomiędzy dwoma innymi partnerkami. Ta osoba lubi tylko taki czas po prostu lekki, czas, który by nie obciążał jej samej. Nie lubi skomplikowanych relacji. Nie lubi związków, które go obciążają i wymagają od niego jakichś tutaj zobowiązań. Prawda? No, poczucia takiego no, takiego, nie wiem, jakiegoś, jakiejś poważnej odpowiedzialności, nie lubi czegoś takiego. Jest ta osoba ciekawska, by poznawać nowe osoby, nowe partnerki, partnerów, ale lubi po prostu grać tutaj, flirtować. Lubi takie związki, gdzie po prostu jest tutaj taka zabawa. Prawda? No, lubi mieć takie poczucie właśnie przygody, to, co jeszcze ta karta mówi, to jest yy, właśnie, że ceni sobie taką, taką radość i taką swobodę w związkach i yy, lubi ryzyko, jest otwarta na wszelkie przygody i doświadczenia. Mm, tak jak tutaj mówię, podsumowując tą kartę, jest to osoba, która lubi luźne relacje. Więc taką osobę przyciągniecie do siebie, jeśli będziecie tutaj no, mieć lęki, blokady przed jakąś relacją taką solidną, normalną. Więc, no, jest tutaj taka właśnie opcja dla grupy drugiej. Proszę uważać, proszę wziąć to jako przestrogę. No, chyba że panie, panowie szukają jakichś tylko seksualnych, prawda, tutaj wrażeń i nie chcą się y, angażować w głębsze relacje no to będą tutaj takie powierzchowne relacje z tą osobą um, oczywiste i dobre i ok, czyli w sam raz dla Was. Niemniej jednak proszę uważać, ponieważ ta osoba będzie też z osobą inną w relacjach, więc nie będziecie tylko jedyną. Nie będziecie tym jedynym, tą jedyną w tym związku z taką osobą. Dobrze? Więc proszę sobie to wziąć tutaj do serca, wziąć pod uwagę i obserwować właśnie, tu jest okres dwóch miesięcy, gdzie możecie spotkać taką osobę. Nie mówią tutaj te karty, gdzie można spotkać taką osobę. No ale jeśli jest to taka osoba właśnie, która szuka przygód, romantycznych jakichś uczuć, no to na pewno na imprezach, bo jest to osoba bardzo imprezowa. Czyli imprezy, party, jakieś tutaj, no nie wiem, urodziny kogoś, y, jakieś tutaj, nie wiem, no uczty, tak, y, y, powiedzmy sobie knajpy, puby, y, gdzieś, gdzie chodzicie właśnie, o, w weekend spotykać się y, z innymi, świętować, dyskoteka, y, tak, y, gdzieś tutaj jakieś schacki przyjaciół, bo tutaj je pokazane było, żeby właśnie zobaczyć w y, w gronie przyjaciół, prawda, na jakąś osobę, która jest już blisko koło Was, którą znacie, także dlatego jest ten okres dwóch miesięcy, bo być może tą osobę już znacie, która byłaby tutaj właśnie taka, taką osobą, gdzie spotkacie się na wspólnych jakichś tutaj przyjacielskich, koleżeńskich imprezach, na właśnie jakichś ucztach wspólnych, dostaniecie być może zaproszenie do kogoś na urodziny, czy imieniny, czy nie wiem, jakiejś tutaj Sylwestra, prawda, różne są okazje, by świętować razem, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, by poznać właśnie taką osobowość na różnych, różnych spotkaniach towarzyskich lub w knajpie, tak, na dyskotece, ponieważ taka osoba lubi się właśnie bawić, imprezować. Także taka jest jej prognoza dla grupy drugiej. Proszę sobie to przemyśleć, posłuchać jeszcze raz, zwrócić uwagę, czy rzeczywiście warto inwestować tutaj w, taka, w taką właśnie luźną znajomość. I życzę wszystkim singlom dobrych, odpowiednich, rezolutnych decyzji i życzę wszystkich, wszystkim singlom, by poznali rzeczywiście te osoby, które szukają. I po prostu spełnienia marzeń. Dziękuję ślicznie za to czytanie i proszę o subskrypcję, proszę o lajki i komentarze, propozycje nowych tematów. Proszę o darmowe abonamenty z dzwoneczkiem mojego kanału. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam gorąco. Do usłyszenia już wkrótce.